Czy Twoja osoba ukochana tęskni za Tobą? Wróżba z kart Lenormanda i Tarota mam dwie grupy do wyboru. Moi kochani, dzisiaj zobaczymy, czy jest y, jakaś tęsknota, niezależnie o kogo pytacie, czy o jakąś partnerkę, czy partnera. Y, przyjrzyjmy się, co karty powiedzą. Wybierzcie sobie, moi kochani, grupę, która wam odpowiada, która przyciąga wasze oko. Pierwsza grupa to karty Lenormanda i muszelka taka brązowa z Morza Śródziemnego, lub druga grupa to karty Tarota z muszelką białą z Morza Śródziemnego. Więc wybierzcie sobie albo karty, które lubicie, talię, którą uwielbiacie lub muszek, która przyciąga Wasze oko, Waszą uwagę. Zróbcie to szybko, intuicyjnie. Ja oczywiście zapraszam wszystkich tych, którzy uwielbiają te dwie karty, te talie Tarota i Lenormanda. Te dwie talie lubią, żeby oglądali sobie calutki filmik. Wtedy być może w każdej grupie znajdziecie coś, co rezonuje tutaj z Wami. Ale zapraszam oczywiście również do wyboru. Napiszcie mi później w komentarzach, czy Wasza grupa, którą wybraliście, lub która grupa z Wami rzeczywiście rezonowała. Dobrze, więc zaczynamy moi kochani. Ja w międzyczasie oczywiście Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania z łapkami w górę, do pisania komentarzy. Po prostu bądźcie aktywni na moim kanale. Cieszę się naprawdę z każdego Waszego serduszka, smajlika, komentarzu, komentarza. Naprawdę czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze łapki w górę, subskrypcje nowe. Cieszę się, że kanał się rozwija, że jesteście, że jesteście tutaj aktywni, przychodzicie, patrzycie codziennie, oglądacie, słuchacie. Dziękuję Wam za Waszą obecność, kochani. Jestem wdzięczna za to, że kanał się wspaniale rozwija. Jestem wdzięczna, że jesteście, cieszę się i... Pozdrawiam Was. Teraz zobaczmy sobie grupę pierwszą. Czy osoba ukochana tęskni? Szczury. Statek. koniczynka i słońce w przełożeniu karty Normanda księżyc, czyli księżyc mamy słońce i księżyc czyli energię damską i męską oczywiście księżyc mówi o tęsknocie o tym, że ta osoba myśli wieczorami i nocą może śni o Was może czuje się jakoś z Wami telepatycznie połączona Yy, lub chce się po, połączyć z Wami telepatycznie, oczywiście karta tęsknoty, czyli odpowiedź jest od razu tak, ta osoba tęskni również słońce tutaj ta wibracja yy, yy, kobieca mówi o tym, że tak, że tęskni ponieważ słońce jest zawsze odpowiedzią tak ma tutaj gorące jakieś myśli, uczucia do Was yy, jest jakaś strata między Wami w komunikacji, czy w spotkaniach, czy coś, co żeście między sobą w, w Waszej więzi, w Waszym połączeniu stracili. Jest też karta statku, czyli być może jest jakaś odległość między Wami geograficzna, łączą Was może jakieś, nie wiem, kilometry, miasta, państwa, kontynenty czy oceany lub jest jakaś tutaj odległość geograficzna, być może jest chęć spotkania się właśnie, chęć szczęścia znowu ponownego. Także uczucia tej osoby są tutaj w stosunku do Was jakieś pozytywne lub gorące i tęsknota na pewno tutaj w pierwszej grupie jest widoczna z kart Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam kochani grupę drugą z kart Tarota i Muszelka Biała. Zapraszam serdecznie. Czy osoba Wasza ukochana Tęską? Czy osoba ukochana Tęską? Czy osoba ukochana... Cztery monety, sześć kielichów, sześć buław i dwa, dwie buławy. W przełożeniu wieża. Wow, tutaj nie wiem, albo jakaś kłótnia była między Wami, jakiś problem, jakiś nie wiem, wybuch, eksplozja. Yy, nie wiem, nerwy coś, co się musi rozwalić, ponieważ tak dalej nie może być coś, co musi się przetransponować zmienić, od początku jakby yy, powstać odbudować, to jest osoba jakaś która trzyma się swoich zasad swoich argumentów, swojej przeszłości jest uparta trudno jej jakby tutaj mm, iść w kierunku jakichś zmian, coś zmienić tak, ale pytanie jest, czy osoba tęskni tak, pomimo, że trzyma się tutaj swojego swoich racji osoba tęskni, mamy kartę wspomnień tęsknoty, sześć kielichów uczuć również powracania do waszych jakichś wspólnych spędzonych wcześniej w przeszłości chwil, momentów tak, czyli ta karta jest typową kartą wspominania tęsknoty, mamy również sześć buław, czyli jakieś dobre wiadomości, dobre wieści pozytywne tutaj wiadomości. No i karta dwóch bułak, czyli podjęcie decyzji tej osoby, w którą stronę chciałaby pójść, jak się zdecydować, co postanowić, tak? Czyli tutaj ta osoba się zastanawia, co ma zrobić, w którym kierunku ma pójść, czy ma jakby dać szansę tutaj Waszej relacji, czy ma napisać być może, czy zadzwonić, tak? Ale kochani moi, karta sześciu kielichów to na pewno, powtarzam, karta wspominania, karta bratnich dusz, nieraz też karta wspominania, co było między wami, emocjonalnego tutaj wspominania, fantastyowania, marzeń, także mamy też tęsknotę. Dziękuję serdecznie ob grupom. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.